No cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiejszy hangout, dwa tematy, a mianowicie utrata prawa jazdy przez niepełnosprawnego osoby praktycznie niesłyszącej, mówiącej, porozumiewającej się tylko w języku, że tak powiem migowym, a na dokładkę jeszcze cudzo Ziemca. I no przykra sprawa, ale ten cudzoziemiec, który był moim pacjentem, kilka razy był na badaniach z medycyny pracy, jakoś tak y, troszeczkę się no, nie był w stanie opanować i y, 0,3, nie chcę kłamać, chyba 0,3 promila Czyli w sumie wydawałoby się tylko wykroczenie. Idzie do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, pytają go, czy coś pije, czy nie pije. No i on się pochwalił, że no, czemu by miał sobie w sobotę, czy w niedzielę nie wypić jakieś. Piwko. I w tym momencie zaczęła się jego drama, ponieważ dostał negatywne orzeczenie psychologiczne, dostał z tego tytułu negatywne orzeczenie lekarskie, no nie był to taki człowiek, jak tutaj puszczam na filmiku, że no nie jest to jakiś tam nałogowiec, prawda? No, dostał polecenie terapii, udokumentowania rocznej abstynencji alkoholowej i nagle się okazuje, że właśnie tak jak tutaj widzisz, że nie ma ośrodka za bardzo w naszym rejonie leczącego cudzoziemców i to jeszcze w języku migowym, prawda? I tak, przysz, przyszedł do mnie tam z jakimś Polakiem, tam różne rzeczy mi ciekawe opowiadali. No, y, oczywiście Polak tłumaczył, natomiast y, problem dokładnie taki, że y, trudno znaleźć kogoś, kto poświadczy taką roczną abstynencję alkoholową dla cudzoziemca i to jeszcze takiego, z którym się bardzo trudno porozumieć, prawda. Także język migowy tak zna bardziej rosyjski czy ukraiński niż polski. No i bardziej jest to tutaj ku przestrodze. Jeżeli coś takiego cię spotka, nie daj Boże, za granicą, to. Ty możesz być traktowany jako cudzoziemiec i też mogą być spore kłopoty, oczywiście jak już wyemigrujesz. I to przypadek pierwszy, natomiast przypadek drugi również ciekawy, a mianowicie dotyczy w pewnym sensie automatycznej skrzyni biegów. Dzień dobry, piszę do Pana z ogromną prośbą o pomoc i podpowiedź. W zeszłym roku, niedawno zdałam prawo jazdy kategorii B. Kurs egzamin odbywał się na samochodzie z automatyczną skrzynią biegów. Dostosowanym do mojej niepełnosprawności. Było to ręczne sterowanie gazem i hamulcem. W prawie jazdy mam kod ograniczenia 107. Dostosowanie pojazdu do rodzaju schorzenia bez żadnych podpunktów czego dokładnie to dostosowanie ma dotyczyć. Po zdanym egzaminie z czystej ciekawości w ośrodku szkolenia wykupiłam jazdę na samochodzie z automatem, ale bez żadnego oprzyrządowania. Po 15 minutach okazało się, że oprzyrządowanie nie jest mi do niczego potrzebne, ale świetnie daję sobie radę i świetnie sobie radę daję bez niego. Zadzwoniłam do starostwa z zapytaniem jak odkręcić ten kod, poinformowano mnie, że powinnam przynieść nowe orzeczenie lekarskie bez tego kodu. Niestety dwóch lekarzy odmówiło zaświadczenia, argumentując tym, że nie mogą ingerować w decyzję poprzedniego lekarza. Do lekarza, który dał mi zaświadczenie z kodem, nie chce iść, jest bardzo nieprzyjemny, opryskliwy, bezczelny. Dał się poznać z jak najgorszej strony. Proszę informację. Co w tej sytuacji powinnam zrobić? No, no, dobre pytanie. Jeżeli uważasz, że coś takiego, taki kot ograniczeń nie jest potrzebny, no w tym przypadku tutaj to nieszczęsne 107, no to musisz znaleźć innego lekarza. Jeżeli lekarza nie ma, w rejonie jest internet i no, trzeba szukać gdzieś indziej, prawda? Nie upieram się, że yy, masz jechać do Wrocławia, do mojej skromnej przychodni, ale wiele osób już tak uczyniło i często jakieś takie trudne przypadki, czy wydawałoby się, że beznadziejne okazało się, że nie były, że tak powiem, nie do rozwiązania. Oczywiście, no, jeżeli jest jakiś kod, który jest potrzebny, to nawet Święty Boże nie pomoże i ja nie mam zamiaru się podstawiać, prawda? Natomiast wydaje mi się, że tutaj ręczne sterowanie gazem i hamulcem mając automatyczną skrzynię biegów, praktycznie no muszę powiedzieć szczerze od, gdzieś od dwóch lat jeżdżę samochodem z automatyczną skrzynią biegów w zasadzie to jest tylko potrzebna jedna ręka prawa ręka i prawa noga prawda jest to zupełnie jakieś inne jeżdżenie Wydawało mi się, że nie nauczę się tego, ponieważ zrobiłem kilkaset tysięcy kilometrów na samochodach z typowym manualem, prawda? Od malucha, tam po różne gaziki, czy po inne samochody. Natomiast tutaj mówię, po 15 minutach okazało się, że jest dużo wygodniej z punktu widzenia kierowcy automatyczna skrzynia i praktycznie mówię jedna ręka, jedna noga. Jeżeli masz jakąś ochotę ze mną pogadać, masz jakiś problem, który ewentualnie byłby do rozwiązania telefonicznego, widzisz tam mój numer telefonu, widzisz mój numer telefonu, a mianowicie 789 273 335 ten numer jest tylko na potrzeby tego hangout'u, także nie dzwoń do mnie później, ponieważ on sobie tutaj po prostu leży i nikt go nie odbiera, aczkolwiek muszę się pochwalić, że dostaję na ten numer jakieś tam różne czasami SMS-y, niektóre z jakimiś tam pretensjami, prawda? że tak powiem, ale bądźmy szczerzy, jeżeli ktoś chce jakiejś informacji, to udzielam, ale jeżeli ktoś ktoś tylko po prostu ma ochotę mnie tam obrazić, czy czy tam coś tam innego zrobić, to czy, czy po prostu mnie podhejtować, no to po prostu blokuje i i na tym się kończy, że tak powiem, kariera tej osoby. Także telefonik masz tutaj, gdzieś mniej więcej tutaj, prawda? I jak chcesz zadzwonić, to masz taką szansę. Patrzymy. Patrzymy, czy ktoś jest chętny. Chyba dzisiaj sobie jednak nie pogadamy. Muszę powiedzieć, że okres covidowy i, i wymuszona izolacja ludzi Yy, rozruszała trochę system online, prawda? Porad lekarskich, system online, tam jakieś wypisywania recept, zwolnień. I o ile zgadzam się z tym, że nie wszystkie porady, szczególnie z zakresu prawdziwej medycyny, czyli z badania pacjenta, z badania brzucha, z badania serca spadania tam, nie wiem, złamania, no to online tego nie można zrobić, ponieważ no, trzeba dotknąć, trzeba pomacać, trzeba posłuchać. To takie porady jak moje, porady takie bardziej typu yy, prawnego, prawda, typu, typu jakichś takich rad, typu dobra rada, no to są całkiem całkiem na miejscu i wiele osób, że tak powiem, z czegoś takiego skorzystało. Także cześć Adam Wites. Miło tutaj jest mieć jakiegoś widza. Chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy, która wejdzie od Nowego Roku, czyli za miesiąc, a mianowicie zwolnienia po ustaniu zatrudnienia, mówię zwolnienia lekarskie i obecna władza rozwiązała problem dosyć systemowo, a mianowicie przedtem miałeś 182 dni po ustaniu zatrudnienia, mogłeś chorować, otrzymywać jakiś zasiłek chorobowy pod jednym warunkiem, że to zwolnienie było w ciągłości, prawda, i wiele osób korzystało. Była to taka, jakby powiedzieć, koło ratunkowe. Zanim sobie znalazłeś, czy znalazłaś następną pracę, to no, ustrzymywał cię ZUS, wprawdzie tam za dużo pieniędzy nie było, prawda, ale zawsze coś. Natomiast w tym momencie yy, będzie to skrócone maksymalnie do trzech miesięcy, prawda, czyli bodajże 91 dni, czyli co by tam sobie lekarze nie wypisywali, czy wypisywali, to ty nie dostaniesz zasiłku więcej niż te 91 dni. W tym momencie nie za bardzo wiadomo, czy nie zachowywać się jak ten, ten ziomek, prawda? Czyli wziąć po prostu za jakąś ostatnią wypłatę się napić, prawda? I odmurzyć, ponieważ niestety pieniędzy nie dostaniesz. Za bardzo nie wiem, jakie są warunki otrzymania zasiłku dla bezrobotnych, ale to też jakaś podobno męczarnia, prawda? Drugą nowością, która będzie w zwolnieniach lekarskich, to niezależnie od tego, czy zmienisz jednostkę chorobową, czy nie zmienisz, to wszystkie zwolnienia, których które są nierozdzielone przerwą powyżej 60 dni, są zliczane do kupy do tych dni 182, prawda, czyli do pół roku i niezależnie coś byś, co byś kombinował, to możesz chorować tylko pół roku, potem dwa miesiące przerwy i znowu pół roku. Yy, uczciwie powiem, że poprzedni system od lat był nadużywany, znam osoby, które chorowały w ten sposób kilka lat. Czyli chorował powiedzmy od poniedziałku do piątku, sobotę, niedzielę robił sobie wolną, bo do roboty nie musiał iść. Potem szedł do innego lekarza, nie informował tamtego lekarza, dostawał zwolnienie na inną jednostkę chorobową i tam kabarecik się kręcił, prawda. Także pamiętam jedną taką osobę, cztery lata w ten sposób się migało. Oczywiście nie ja mu cztery lata wystawiłem, wystawiałem zwolnienia, tylko tam różni inni lekarze. Aczkolwiek do mnie też ta osoba jakoś tak się tam na chwilę Jakoś o mnie się otarła i, i trafiła do mojej skromnej firmy. Także na tym bym kończył. Mówię, chętnych do rozmowy wicetelefonicznej nie ma, ale to może dobrze, bo też mam swoje jakieś zajęcia. Także, jeżeli oglądasz w powtórce, to skomentuj to wideo, coś tam napisz. Ja komentarze mniej więcej, na komentarze odpowiadam w ciągu 24 godzin od y, czasu, kiedy film pojawił się na YouTubie. Tam gdzieś masz subskrypcję. W tym momencie masz kolejny filmik i na dzisiaj koniec. Trzymajcie się, cześć, do następnego razu.